To A to tak Wstydko problem był prawdopodobnie Bielany łaszędziem Nie mam udać Farmę Tam znajdę te przybiele Z nim się tyle Trzeba by weszłóg jest kiew Bydło lat Zbyt go już szukały Będzie trzeszuk nawet Radni nam to jest darwy sko Tukam patakam to To pan pomyśli w gnie ma gro Daj mi w i mnie bło Radni nam to jest darwy sko Tukam ptaka. O jest Zbliżmy <śmiech> z w świętach, karter, w naszą naszą Tutaj idziemy tuścić peny, my popystki w głowy By szuky z kiew, by go do lat Zbyt go już szukały, będzie przeszuk nawet Jak i nam to jest darwus? Tu chapa, taka to szukać nie wiem na rozmów Wie przecież muszę nam to jest Bądry. Prawie przed to nieprowny słysz takie laj wysły jeszcze z jedną zdanie I tak tylko znajdziesz nikad W razie zde zło się złapie jak bił mojej, a w tę despo i nie proste wskazujka Jednak mi się wymknie.